Już czas, już czas, już pora się zbudzić, już świat, już świat, już daje nam znać. On trwał, on chciał być domem dla ludzi, nie tej ludzkości, co tylko chce brać. Wiele zostało zniszczone, Przez to samozwańcze bożyszcze, Zachciało mu się korony, Teraz siedzi dziś zgliszcza. Już słania się w smogu, Wciąż w i pada od pił. On żył, on był aparatem tlenowym. Dla tych, przychodzą, zmieniają go w pył. Tak wiele zostało zniszczone. Przez to zakładny bożyszcze Zachciało mu się korony Teraz błądzi, pozgliszcza Już czas, już pora Z obłędu otrzeźwiać Nie dla nas pisana kata lecz brata świstaka i miśka na drzewie. Już stąd, już dość zabijania świata. Tak wiele zostało zniszczone to samobójcze, bożyszcze, Zachciało mu się korony, Teraz tylko zniszczę.